Witam Państwa serdecznie w dniu 28 stycznia 2021 roku na 34. sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Witam serdecznie Panią Burmistrz, kierowników, naczelników referatów, witam wszystkich radnych. Witam Pana Mecenasa, witam Pana Sebastiana. Szanowni Państwo, w celu otwarcia sesji, proszę o potwierdzenie kworum. Z usprawiedliwionych nieobecności mam dzisiaj Panią Pietraszek i sygnalizował mi Pan Karol, że się spóźni. Natomiast i Pani Ewa, e... Pani Ania Klepa, czy jest i Pan Andrzej Machnica jest usprawiedliwiony. Dobrze, stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram 34 sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Szanowni Państwo, na początek zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem obrad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 ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemniki. Jest to projekt projekt uchwały z autopoprawką. W punkcie b w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Kowary a gminami tworzącymi zintegrowane inwestycje terytorialne aglomeracji lenigórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji leńgórskiej na lata 2021-2029 zwany planem działania ZIT-AJ. W punkcie C w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wszyscy są równi wobec prawa. To jest również projekt uchwały z autopoprawką. W punkcie D w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Kowarach do przyjęcia uchwały wszyscy są równi wobec prawa. W punkcie e w sprawie Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego, to jest również projekt uchwały z autopoprawką. W punkcie F w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kowarach na 2021 rok. W punkcie, w podpunkcie g w sprawie zmiany uchwały Numer 9, łamane przez 42, łamane przez 19 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kowarach na 2019 rok. W punkcie 8 sprawy różne i w punkcie 9 zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Czy ktoś z Państwa zgłasza jakieś uwagi co do proponowanego porządku? Nie widzę. W związku z tym proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad. W związku z tym przechodzimy do punktu drugiego, tak. punktu trzeciego porządku obrad, czyli do sprawozdania Pani Burmistrz z bieżącej działalności. Proszę bardzo Pani Burmistrz. Dobra, dobra, dobra, dobra, dobra, dobra, dobra tutaj, dobra. Czy Państwo mnie słyszycie? Dzień dobry. Halo, czy Państwo mnie, przepraszam, czy Państwo mnie słyszycie? Tak? Dobrze. Tak, Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym rano otrzymaliście państwo pełne sprawozdanie z pracy burmistrza za okres od 28 grudnia, czyli od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego. Dość dużo stron, ale dość dużo też się na terenie miasta działo. Także również łącznie z moim oświadczeniem, które zostało też na stronie BIP-u umieszczone, na stronie facebookowej umieszczone, że nie jestem osobą, która się szczepiła poza kolejnością, ani żaden z naszych pracowników nie skorzystał z takiej formy szczepienia poza kolejnością. Dlatego, że jakieś fake newsy się pokazały, my nie chcemy mieć niedomówień z tego tytułu, w związku z tym takie oświadczenie zostało złożone. Szanowni Państwo, do tego złożonego sprawozdania chciałabym zwrócić Państwu na kilka elementów uwagę. Po pierwsze, kilka dni temu nastąpiło oficjalne otwarcie biblioteki, filii Biblioteki Miejskiej w Kowarach, filia w Wojkowie. Biblioteka, która była realizowana w ramach programu unijnego. Biblioteka, której efektem jest powsta między innymi powstałe rzeźby na terenie y, przy bibliotecznym ławka y, y, ale również wydawnictwa które w dniu dzisiejszym były państwu prezentowane Kowary i Citał, dawniej i dziś. Przepiękne wydawnictwo, chyba jedno z najpiękniejszych wydawnictw jakie w Kowarach się ukazało na temat Kowar i tego jak obiekty wyglądały, jak wyglądają obecnie. No niestety część obiektów oczywiście już nie istnieje. Informuję również państwa, że w grudniu wpłynęło na sam koniec grudnia wpłynęło oficjalne oświadczenie z firmy CZSKO o zakończeniu inwestycji w postaci wymiany oświetlenia ulicznego. W tej chwili trwają protokoły uzgodnień końcowych i mam nadzieję, że w ciągu kilku, kilkunastu najbliższych dni y, przez sąd zawrzemy ugodę. Y, chyba, że sąd stwierdzi, że ta ugoda może być bez ich udziału, ale to, to już radcowie prawni na ten temat się wypowiadają. Również informuję Państwa, że 29 grudnia zostały sprzedane udziały, fir, udziały, w firmie Eko Kowary. W tej chwili Eko Kowary są prywatną własnością Pana Bogusława Węgla. Jest on jedynym właścicielem firmy Eko Kowary. Tym sposobem zrealizowana została uchwała Rady Miejskiej w Kowarach. Najważniejsze działania, jedne z najważniejszych działań, które były podejmowane przez ostatni okres czasu, to były prace nad programem rozwoju miasta w okresie od 2021 do 2030. Odbyły się trzy bardzo duże telekonferencje z udziałem jednostek organizacyjnych gminy, z udziałem firm zewnętrznych do wszystkich Przedsiębiorców y, y, takich, którzy zatrudniają osoby, nie mówię o tu o jednoosobowych działalnościach, zostały wysłane zawiadomienia, informacje o tym, że jest opracowany program. E, dostały przedsiębiorstwa, dostały gastronomię, dostały hotele żeby w, ewentualnie zgłosili swoje uwagi, zastrzeżenia lub propozycje co do programu rozwoju miasta na te lata 2021-2030. W miesiącu lutym Będziemy najprawdopodobniej przedstawiać Państwu taki program, program rozwoju, który będzie oficjalnym dokumentem, który służy też do pozyskiwania środków zewnętrznych, ale też i nakierowane na, na jest na pokazanie, w którym kierunku ten rozwój miasta będzie szedł. Również ten program był poprzedzony ankietyzacją. Ponad 100 ankiet wpłynęło do miasta. No jedno z większych zagrożeń, które y, mieszkańcy widzą to jest bezpieczeństwo i na to zwracają uwagę. No i oczywiście komunikacja, ale szczegóły y, przedstawimy Państwu w tych y, wszystkich informa informacjach y, w lutym. Informuję również aha jeżeli ktoś z państwa radnych czy z mieszkańców chciałby jeszcze jakieś uwagi zgłosić to te uwagi można zgłaszać na y, maila boku y, y, w zakładce program rozwoju jest taki specjalny druk i to nie ma znaczenia czy ktoś jest z organizacji pozarządowej czy nie y, y, może być y, może zgłosić y, taki program rozwoju Również informuję Państwa, że jesteśmy na etapie końcowym. Podpisaliśmy już list intencyjny związany z klastrem energetycznym. Przypomnę, że mamy w klastrze zgłoszone cztery przedsięwzięcia fotowoltaiczne na msr na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Kultury i z, naszym ZSO. Są to przedsięwzięcia, które będą w około 85 procentach finansowane przez środki zewnętrzne. Również informuję państwa, że decyzją e, zatwierdzającą Wód Polskich od e, połowy miesiąca e, stycznia wyszły nowe opłaty za wodę i ścieki. E, ścieki zostały e, podrożały o 2 grosze. Woda po, podrożała o 24 grosze, czyli łączny wzrost jest 26 groszy. Informuję również Państwa, że jesteśmy po debacie publicznej nad planem rozwoju miasta, zostały cztery plany zgłoszone i debata się odbyła, nie było debaty nad studium, studium debata będzie najprawdopodobniej po połowie miesiąca lutego. W dniu przedwczorajszym wpłynęła do nas informacja od starosty Jeleń Karkonoskiego że y, na terenie Kowar y, przedsięwzięcie w postaci ronda y, na ulicy Wojewódzkiej, czyli na skrzyżowaniu Zamkowa w kierunku Wojkowa y, y, ma powstać rondo. Y, y, takie decyzje zostały podjęte przez województwo. I y, działania idą w tym kierunku, żeby połączyć y, to rondo, y, z planami miasta odnośnie budowy chodników przy drodze wojewódzkiej. Również informuję Państwa, że mamy nowego prezesa KCGO. Tym prezesem jest pan Robert Tarsa. Przez trzy miesiące ostatniego roku pełnił funkcję pełniącego obowiązki prezesa. Z dniem 1 stycznia został powołany na prezesa KCGO. Jest to prawnik z wykształcenia, wieloletni wicewójt w Mysłakowicach, później w Szklarskiej Porębie, sekretarz, e, wieloletni dyrektor e, m, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, e, a w tej chwili pełni e, tą funkcję e, jako prezes KCGO. E, informuję Państwa, że najprawdopodobniej we wtorek będziemy gościli e, na terenie kowar pana Wojewodę e, dolnośląskiego. Dokładny termin, godzina zostanie Państwu na e-sesji przedstawiona, ale dopiero w poniedziałek, bo tak się z Panem Wojewodą y, domówiliśmy. Poza tym dostaliście państwo bardzo szczegółowy wykaz, jakie nieruchomości, na jakie kwoty zostały w ostatnim okresie sprzedane. Jak państwo widzicie ta sprzedaż w miarę dobrze nam w tej chwili idzie. Dość dużo działek zostało sprzedanych, ale też dość dużo działek mamy przygotowanych do sprzedaży i podaliśmy również Państwu terminy, kiedy te planujemy sprzedaży i tak dla informacji tych, którzy nas słuchają, Informuję, że ogłoszony został przetarg na Ogrodową 45, to jest na część takiego pomieszczenia mieszkalno-gospodarczego, to jest przy targowisku. Ogłoszone zostały sprzedaże i to będzie 9 lutego i trzy działki budowlane, które 2 marca będą sprzedawane, to jest dwie na Borusiaka i jedna na ulicy Źródlanej. Bardzo dużo w ostatnim okresie czasu podpisane zostało aktów notarialnych, mieszkańcy chyba bardzo pozytywnie odebrali tą uchwałę dotyczącą sprzedaży mieszkań komunalnych, bo widzę, że całymi budynkami przychodzą i proszą o przygotowanie dokumentacji dotyczącym nabycia swoich mieszkań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do sprawozdania Pani Burmistrz? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu... Można, Panie Przewodniczący, ja miałem jedno pytanie. Proszę, Proszę bardzo Panie Tadeuszu. Pod, podnośnie wczorajszego dnia yy, chodzi o ciepłownictwo, to jest spotkanie z firmą dotyczącą termicznej obróbki osadów z oczyszczalni ścieków Kowara i ewentualnie yy, również yy, śmieci zmieszanych. Czy w tym temacie dwa słówka, jeżeli można, bo to świeży temat z wczorajszego dnia. Dziękuję. Dziękuję, już odpowiadam. Jak Państwo wiecie, rząd polski uchwalił terminy, nieuchronne terminy zaprzestania palenia w piecach. I tak, węglem czyli paliwami stałymi ma nastąpić w 2025, a drewnem w 2028. Jest to w wielu wypadkach problem polegający nie tylko na wymianie piecy, ale również na wymianie całego systemu ogrzewania w budynkach, a niektóre budynki nie są do końca przygotowane i mieszkańcy prosili, żeby rozważyć możliwość powrotu do systemu ciepłownictwa. My jako gmina obsługujemy kilka bardzo dużych kotłowni co prawda ogrzewany gazem, ale wiadomo, że jeżeli one są rozproszone, to ich koszty są dość wysokie. W związku z tym zwróciliśmy się z prośbą do kilku firm zajmujących się e, ciepłownictwem, w tym również do Wałbrzycha i Wrocławia e, zakładów ciepłowniczych, czy są zainteresowani, na jakiej zasadzie e, są zainteresowani ewentualnie uciepłownieniem e, kowar. 5 czy 8 lat to szybko zleci, a mieszkańcy no powinni dostać jakąś określoną propozycję. Również rząd polski przeznaczył dość duże środki finansowe na system utylizacji termicznej odpadów. E, e, utylizacja termiczna odpadów to nie tylko to, co e, powstaje e, u nas e, z tytułu segregacji śmieci, ale to również to, co powstaje w oczyszczalniach m, jako tak zwany osad, który jest wywożony na wysypisko odpadów. W związku z tym y, zaczęliśmy prowadzić rozmowy z różnymi firmami. To jest akurat trzecia firma, która była w mieście y, na rozmowie. Y, y, przekazaliśmy plany, przekazaliśmy informacje, jak jest y, uciepłownienie, czy jaki jest sposób ogrzewania mieszkańców. I y, y, y, no, chodzą sprawdzają, czy im się coś opłaca, czy im się nie opłaca. Myśmy tą wczorajszą firmę wysłali do KCGO, żeby rozmawiali z KCGO. Takie działania mają doprowadzić do obniżenia kosztów odpadów, utylizacji odpadów, a również do powstania tego ciepła, czy to by było na terenie miasta, czy to by było na KCGO, czy to będzie w innym mieście, mieście, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, bo to jest faza początkowa, ale takie działania są robione. Tyle na ten temat. Mogę przesłać Państwu, jeżeli jesteście zainteresowani, całą, y, y, wszystkie foldery, które do nas dotarły i wszystkie informacje w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do e, punktu czwartego porządku obrad, czyli do informacji z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej e, w towarach. I tak, Szanowni Państwo, 4 stycznia e, odbyła się 20. Komisja do, do spraw skarg, wniosków i petycji, na której rozpatrywano petycję, zaopiniowano projekt uchwały na dzisiejszą sesję i rozpatrzono i omawiano pisma, które wpłynęły do prac komisji. 26 stycznia odbyła się 21 komisja do spraw, skarg, wniosków i petycji i również na niej rozpatrywano skierowane do prac komisji petycje, zaopiniowano projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej i rozpatrywano bieżące pisma, które spłynęły do prac tej komisji. 27 stycznia odbyła się komisja budżetowa. 45, na którym omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Omawiano również sprawy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Kowary a gminami tworzącymi zintegrowane inwestycje terytorialne aglomeracji Lenio-Górskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym. ZIT AJ na lata 2021-2029. Mówiono na temat uchwały w sprawie Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego i rozpatrzono i omawiano pisma, które wpłynęły do, do prac komisji. To tyle się wydarzyło, jeżeli chodzi o pracę komisji w ostatnim czasie. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu piątego porządku obrad, czyli do informacji przedstawiciela gminy Kowary w związku gmin Karkonoskich. Pani Tadeuszu, czy coś w międzyczasie się wydarzyło? Oprócz zmiany prezesa. Nie, w, czy... czasie, w międzyczasie nie odbyła się sesja zgromadzenia związku gmin. Jest przewidziana na 16 lutego, ale brałem udział 19 stycznia w posiedzeniu zarządu. I tak pokrótce tylko bym powiedział, że porządek obrad dotyczył. Tarkonowskiego Karkonoskiego Klastra Energetycznej z udziałem przedstawicieli Gminy Stara Kamienica chodziło o informacje o sprawie dofinansowania projektu poprawy efektywności energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego następnie podjęto uchwałę o likwidacji w środku uchwały była to taka uchwała porządkująca sprzed lat, bo były nieraz śmieszne rzeczy jak np. krzesła żeby po prostu wyczyśli tą sprawę Następnie jutro odbędzie się ustalono, że jutro odbędzie się spotkanie pracowników urzędów odnośnie wypracowania przez wszystkie, wszystkich członków Związku Gmin Karkowskich, przez wszystkie gminy jednolitego regulaminu, jeżeli chodzi o utrzymanie przoków. Również omówiono wysokość środków na ścieżki rowerowe i podjęcie kroków o podwyższenie tych środków, które zostały poważnie e, ograniczone oraz oczywiście sprawy bieżące, czyli sprawy związane z działalnością związków Gmin oraz związane z działalnością e, Kartonowskiego Centrum Gospodarki Odpadami. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo pani Tadeuszu. Czy jakieś pytania? Ktoś z Państwa ma do Pana Tadeusza? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 6 porządku obrad, czyli do pytań i interpelacji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, bądź chce złożyć jakąś interpelację? Nie widzę. Ja mam tylko takie jedno pytanie w związku z Narodowym Programem Szczepień. Czy może Pani Burmistrz nam powiedzieć dwa słowa na temat tego, jak to w Kowarach wygląda? Narodowy Program Szczepień w Kowarach jest przeprowadzany przez dwa punkty. Pierwszym punktem to jest y, przychodnia Pana y, Tomasza Celmera, Citomet. Drugim punktem to jest przychodnia EMC, ta, y, na dole Kowar. Y, obie y, przychodnie, ob, o, y, oba enzozy y, wykonują szczepienia. W tej chwili są wykonywane szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia. Chyba, że ktoś się nie zjawił, to w to mniej Wchodzą powyżej 70 roku życia. W dniu wczorajszym można było się jeszcze dorejestrować na miesiąc marzec. Na terenie miasta na razie nie ma większych problemów z, ze szczepieniami. Każda przychodnia dostaje minimum 30 szczepionek na tydzień, czyli w miesiącu to jest albo 120, albo 150. Troszeczkę w innej sytuacji jest MC, czyli nasz szpital połączony z przychodnią, bo oni są szpitalem węzłowym, więc jeżeli zostają szczepionki na szpitalu, to w tym momencie ilość szczepionych mieszkańców jest zdecydowanie większa niż w firmie czy w przychodni pana Celmera. Miasto decyzją wojewody zostało zobligowane do dowozu osób z niepełnosprawnością z grupą R i N, z grupą R z niepełnosprawnością całkowitą lub z pierwszą grupą inwalidzką i z utrudnionym komunikacją transportową, czyli jeżeli ktoś mieszka samotnie i mieszka gdzieś daleko i nie ma samochodu, a wiek już wskazuje na to, że nie może kierować i wiadomo, że nie będzie kierował, może zwrócić się do miasta, jeżeli już dostał termin wyznaczony przez przychodnie na szczepienie i wtedy miasto transportuje zawozi taką osobę na szczepienia i odwozi z powrotem. Na dzień dzisiejszy mieliśmy kilka takich przypadków, gdzie osoby zostały zgłoszone. Niestety zostały też zgłoszone osoby, które są całkowicie dysfunkcyjne, czyli od długiego okresu czasu w ogóle nie wychodzą na dwór albo nie poruszają się samodzielnie. Takich osób my nie przewozimy. Takie, do takich osób będzie wysyłana y, pomoc wyjazdowa na miejsce i y, mieszkańcy będą w ten sposób zaszczepieni. Y, rozmawiałam z pogotowiem ratunkowym z Jeleniej Góry na temat ewentualnie uruchomienia punktu mobilnego. Gdy przyjdzie większa ilość szczepionek, jeżeli Cytomet i MC zgłoszą taką konieczność, żeby jeszcze do, stworzyć jeden punkt, to wtedy byśmy stworzyli taki punkt przy Szkole Podstawowej numer 1, bo mamy tam Centrum Zdrowia i tam moglibyśmy taki punkt zrobić. Na dzień dzisiejszy nie ma na tyle szczepionek, więc nie rozmawiamy w tym temacie. Natomiast mieszkańcom pełne informacje, które rząd wysyła lub Narodowy Fundusz lub pan wojewoda umieszczane są na stronie BIP Urzędu Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa ma jeszcze może jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 7 porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektu uchwał. I tak w podpunkcie A mamy projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Jest to projekt uchwały z autopoprawką. E, autopoprawka dotyczy proponowanej kwoty, e, kwoty od mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proponowana kwota wynosiła 33 zł miesięcznie, natomiast w wyniku prac Komisji Budżetowej, która odbyła się w, wczoraj, została zaproponowana kwota niższa 31 złotych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym zapoznam Państwa może tutaj ktoś z Państwa się... Zapoznam Państwa z treścią uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach od pierwszego do trzeciego wraz z załącznikami wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie 5 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Jeszcze Pan Adam i tak, jeszcze Pan Adam Bierowski, nie wiem czy tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach przyjęła uchwałę w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Stosunkiem głosów 8 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. W związku z tym przechodzimy do podpunktu b, punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Kowary a gminami tworzącymi zintegrowane inwestycje terytorialne. Aglomeracji Lini oraz przystąpienia do prac nad dokumentem strategicznym zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Gulacji Górskiej na lata 2021 do 2029 zwanym planem działania ZIT AJ. I już przytoczę państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą miejską Kowary. Agminami tworzącymi zintegrowane inwestycje terytorialne aglomeracji jeleniogórskiej oraz przystąpienie do pracy nad dokumentem strategicznym zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji jeleniogórskiej na lata 2021-2029 zwanym planem działania ZIT-AJ. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym wraz z załącznikami. W paragrafie drugim wyraża się zgodę na przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym ZIT-AJ na lata 2021-2029 zwanym planem działania ZIT-AJ. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Dodam tylko, że powyższa uchwała była również przedmiotem prac wczorajszej komisji budżetowej. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Kowary a ZIT AJ na lata 2021-2029. W związku z tym przechodzimy do podpunktu C punktu siódmego, czyli do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Wszyscy są równi wobec prawa i już przytoczę Państwu treść uchwały. Jest to uchwała z, projekt uchwały z autopoprawką. Autoprawka dotyczy tego, że w paragrafie drugim w pierwotnej wersji uchwały wykonanie uchwały powierzane było Pani Burmistrz, natomiast powinno być powierzone Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach dlatego, że ta właśnie petycja na Biuro Rady Miejskiej spłynęła, była również przedmiotem, projekt tej uchwały był również przedmiotem prac Komisji Skarg i wniosków. Przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Wszyscy są równi wobec prawa. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach na wniosek Komisji do spraw skargi, wniosków i petycji uchwala, co następuje. Po przeanalizowaniu treści petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta w Kowarach uchwały w sprawie Wszyscy są równi wobec prawa, postanawia się pozostawić petycję bez rozpatrzenia. Wykonanie uchwały w paragrafie drugim w wykonaniu uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach i zobowiązuje się do poinformowania składającego petycję o treści podjętej uchwały. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wszyscy są równi wobec prawa stosunkiem głosów 10 za 1 wstrzymujący się. I w związku z powyższym przechodzimy do podpunktu D. Punktu siódmego, czyli do, do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Kowarach do przyjęcia uchwały wszyscy są równi wobec prawa. To jest podobna. Uchwała była, y, również przedmiotem prac Komisji Skargi i Wniosków. Już Państwu przytoczę treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku dotyczącej, dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Kowarach do przyjęcia uchwały wszyscy są równi wobec prawa. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach na wniosek komisji do spraw skarg, wniosków i petycji uchwała co następuje. W paragrafie pierwszym, bo przy analizowaniu treści petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Kowarach uchwały w sprawie wszyscy są równi wobec prawa prawa postanawia się nie uwzględnić petycji. W paragrafie drugim wykonaniu uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach i zobowiązuje się do poinformowania składającego petycję o treści podjętej uchwały. W paragrafie trzecim uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada jeszcze tak, Rada Miejska w Kowarach Przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Kowarach o przyjęcie uchwały. Wszyscy są równi wobec prawa, stosunkiem głosów 10 za 1 wstrzymujący się. W związku z tym przechodzimy do podpunktu E: z Proponowanego porządku obrad, czyli do projektu uchwały w sprawie Kowarskiego budżetu obywatelskiego. Jest to również projekt uchwały z autoprawką. Autoprawka dotyczy. Kwoty pierwotnie proponowanej 105 tysięcy, jednak w, w, na bazie prac Komisji Budżetowej została ta kwota zredukowana do równych 100 tysięcy złotych w tym roku i tego dotyczy autopoprawka. I już Państwa bo, hmm, przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie kowarskiego budżetu obywatelskiego. Na podstawie wiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Eee, ustala się szczegółowe zasady i tryb realizacji przez burmistrza miasta Kowary Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego w formie regulaminu Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej uchwały. W punkcie drugim postulowana kwota Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 100 tysięcy złotych. W paragrafie drugim kampania informacyjno-edukacyjna obejmie teren całej gminy miejskiej Kowary. W paragrafie trzecim wzór formularza zgłoszonego e, m, projektów do realizacji w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok stanowi załącznik nr 2 niniejszej uchwały. W paragrafie 4 w wykonaniu uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie 5 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jeszcze, jeszcze jeden głos. Pan Karol jeszcze. Panie Karolu. Nie widzimy Pana głosu. Jest. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła w sprawie Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. W związku z powyższym przechodzimy do podpunktu F punktu 7, czyli do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kowarach na 2021 rok. I już przytoczę Państwu treść uchwały, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kowarach na 2021 rok na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie uchwalania statutu Gminy Miejskiej Kowary Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje w paragrafie 1 zatwierdza się plan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 uchwałę w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kowarach na rok 2021. W związku z tym przechodzimy do, do podpunktu g punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 łamane przez 42 łamane przez 19 w sprawie przyjęcia planu Rady Miejskiej w Kowarach na 2019 rok. I tam już punktu przytoczę. Treść uchwały, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kowarach na 2021 rok na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje, w paragrafie pierwszym zmienia się uchwałę nr 9 łamane przez 42 łamane przez 19 z dnia 30 maja 2019 roku w ten sposób, że uzupełnia się ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Kowarach na 2021 rok o ustalenie dotyczące planu pracy zgodnie z treścią założeń zawartych w załączniku do uchwały. W paragrafie 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Tak stwierdzam kworum. I proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kowarach na 2021 rok, stosunkiem głosów 10 za 1 wstrzymujący się. W związku z powyższym przechodzimy do punktu ósmego proponowanego porządku, znaczy nie proponowanego, tylko porządku obrad, czyli do spraw różnych. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Burmistrz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 2 lutego o godzinie 16 w Zesku odbędzie się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W związku z tym informuję Państwa, ale i też mieszkańców, że jeżeli ktoś chce złożyć podanie o mieszkanie komunalne, to teraz jest ostatni czas na złożenie takiego wniosku. Wnioski są zbierane do dnia jutrzejszego i te wnioski będą podlegały teraz opracowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę. W związku z tym, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu dziewiątego. Zamykam 34. sesję Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 28 stycznia. Bardzo dziękuję za współpracę. Miłego wieczoru życzę. Do widzenia.